Dzień dobry, tu Elica Fartuch Szalonej Emerytki. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać, jak obsługiwać szybkowar elektryczny marki Eldon Perfect Cook SW500. Jak każdy szybkowar, zaletą, no nie jedyną oczywiście, ale jedną z wielu, jest to, że przygotowujemy potrawy bardzo szybko. Czas zostaje skrócony nawet o jedną czwartą, jedną, trzecią normalnego czasu, w niektórych nawet potrawach o połowę. Mamy więcej czasu dla siebie. Potrawy zachowują wiele wartości odżywczych, mineralnych i witamin. Jeżeli używamy jeszcze elektrycznego garnka, to jeszcze mamy oczywiście miejsce na kuchence naszej w podczas której możemy ugotować coś innego. Z czego składa się ten nasz szybkowar? Oczywiście z garnka i z pokrywy. Pokrywa jest najważniejsza w tym momencie, ponieważ to od niej zależy i od tego, czy nie jest uszkodzona, żeby nam się wszystko dobrze w szybkowarze ugotowało. Pokrywa jest bardzo ciężka. Ma tutaj... O jest bardzo ciężka, ma tutaj dwa elementy najważniejsze. To jest za, dwa zawory bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa, który jeżeli gotujemy pod ciśnieniem, musi być zawsze zamknięty. Jeżeli gotujemy nie, wciś, nie pod ciśnieniem, musi być otwarty. O tym należy zawsze pamiętać. I drugi zawór bezpieczeństwa, ten czerwony, który jeżeli jest wytworzone już odpowiednie ciśnienie, wewnątrz urządzenia wtedy idzie do góry od tej strony mamy bardzo grubą uszczelkę którą też zawsze musimy sprawdzić oraz taki bolec tutaj na samym dole, który musi nam wejść do na tył naszego szybkowara. mamy jeszcze tutaj możliwość gotowania na parze Mamy takie sitko do gotowania na parze, które sobie ustawiamy w naszym garnku, jeżeli chcemy gotować, wtedy na dno garnka musimy wlać dwie szklanki wody. To jest misa, główna misa. Ja sobie już tutaj wlałam wodę, żeby później Państwu pokazywać nie na sucho, jak się gotuje w szybkowar, by mi się spalił ten szybkowar. Wbrew pozorom, dosyć szybko się nagrzewa. Misa ma 5 litrów, ma też tutaj, oj, ma też tutaj podziałkę. Yy, najwięcej do 4 piątych możemy yy, władować naszego yy, tutaj potraw. Najmniej te dwie szklanki wody przy gotowaniu na parze. Jest jeszcze łyżka plastikowa, którą wyjmujemy nasze Potrawę Ewentualnie możemy to zrobić łyżką drewnianą, szpatułką plastikową, żeby nam się nie porysował. Ta powłoka misy jest nieprzywierająca, ale ona jest bardzo delikatna, dlatego też nie zaleca się mycia w zmywarce. Żeby założyć pokrywę, musimy ją bardzo dokładnie tutaj przełożyć. Musimy z tyłu zrobić tak, o. Musi być takie chlupnięcie. Od razu pamiętamy, żeby przycisk był na pozycji zamknięte. I teraz pokażę Państwu główny panel. Oczywiście po włączeniu go do prądu. Jeżeli mamy włączony panel do prądu. O, w ten sposób wygląda główny panel. On po 20 sekundach sam się zniknie, więc ja będę chciała teraz opowiedzieć, jak wygląda panel, jak go używać. Ten panel składa się jak gdyby z trzech części, co już widzimy na pierwszy rzut oka. Część najważniejsza to jest ta w ramce, to jest, są wszystkie elementy do gotowania na parze, do gotowania na, pod ciśnieniem, przepraszam, do gotowania pod ciśnieniem służy nam jeszcze przycisk szef. Poza i tutaj mamy jeszcze w ramce czas do który został do ugotowania potrawy ten czas też możemy sobie tutaj ręcznie włączyć poza ramką mamy elementy do gotowania zwykłego, czyli nie na parze co możemy zrobić? smażyć piec ciasto, piekłam możemy zrobić drzem i możemy zrobić jogurt na w samym dole naszego panelu mamy menu. Menu służy do wybrania odpowiednich potraw do gotowania pod ciśnieniem. Mamy przycisk podtrzymywanie gotowania, ewentualnie wyjście z tego urządzenia. Mamy przycisk start, przycisk Multi. Kuch, jeżeli chcemy gotować, wybrać sobie jakiś program, który nie jest tu zdefiniowany i gotujemy go nie pod ciśnieniem, no oczywiście plusy i minusy. Czyli do <śmiech> zmniejszenia ilości czasu, temperatury, ewentualnie powiększenia no i oczywiście przycisk start. Żeby zacząć gotowanie na parze, musimy nacisnąć przycisk menu i wtedy pojawiają nam się... Już tutaj zdefiniowane potrawy. Co możemy ugotować? Zupę. Na 15 minut jest z automatu. Możemy sobie powiększyć. Czas trwania. Potrawy z ryżu i z kaszy. Czyli pilaw, risotto, kaszotto, gulasz od razu. Mamy tutaj pilaf, Mamy duszenie. 20 minut mamy duszenia. Mamy gotowanie mięsa, czyli tak zwana galantyna, możemy ugotować schab, na przykład delikatnie możemy tutaj ugotować piersi z kurczaka, kurczaka, czyli możemy zimne nóżki wstawiamy, jak chcemy galantynę, czyli mięso, jak ja to dawniej gotowałam w ściereczce bawełnianej, zwinięte sznurkiem. No i co chcemy, tutaj możemy dalej mieć owsiankę. Na owsiankę mamy nastawiony czas pięciu minut. Inne, inne zboża, czyli jakbyśmy chcieli kaszę ugotować, jakbyśmy chcieli ugotować ryż, makaron, mamy do gotowania właśnie na, na parze, no i wreszcie nasz rosół. Ja osobiście za rosołem nie przepadam, ale akurat z tego szybkowara rosół może być, chociaż dla mnie rosół mimo wszystko powinien się gotować kilka godzin, dlatego do gotowania rosołów ja mam wolnowary, ale o wolnowarach już powiem kiedyś indziej. Co możemy tutaj zrobić? Powiedzmy, że mamy ten rosół, on ma ustawienia fabryczne na 25 minut, no dla mnie, tak jak powiedziałam, rosół 25 minutowy niekoniecznie, wobec tego naciskam przyciskiem sitting, włączam, włączam ten przycisk i mogę zmienić ustawienia na większe, no na przykład, rosu nie się u mnie gotuje godzinę i 25 minut, co i tak jest, y, uważam, na rosu y, mało. I tutaj plusikiem zmieniam czas ustawienia, jest godzina. Jeszcze raz naciskam. Mam minuty. Dwa... Bardzo trzeba dokładnie w punkt trafiać, bo czasami może, no i oczywiście naciskam przycisk start. I teraz, jak widzicie Państwo, na samej górze, gdzie były same zera i czas nam się wyświetla, jest taki pochód mrówek albo karuzela, no ja to tak różnie nazywam, i tak. to będzie tak się pojawiało, tak trwała ta karuzela, dopóki w środku ten nasz rosołek nie osiągnie temperatury, która jest zalecana tutaj do ugotowania rosołu. Dopiero po tym czasie ten, ta karuzela przestanie się kręcić pojawi się czas, ten mój nastawiony czyli godzina 25 minut i od tego momentu dopiero będzie się liczył cały czas gotowania czyli możemy sobie zmienić nawet ten czas zdefiniowany właśnie tym przyciskiem zmiana czasu ja sobie stąd wyjdę Chcę coś ugotować, też pod ciśnieniem. Oczywiście cały czas zawór ciśnienia jest w pozycji zamkniętej. Też pod ciśnieniem, ale coś, co nie jest tutaj zdefiniowane. Naciskam przycisk krzew. To jest ten przycisk, on ma taką fajną ikonkę, jak w kuchni, jak kucharz. I mamy zdefiniowany czas gotowania 3 godziny. No nie wiem, powiedzmy, że jak mam starą, bardzo starą wołowinę, z takiego przerośniętego byka i chcę, wołu wręcz, i chcę ugotować gulasz. No więc powiedzmy, że ten gulasz będzie mi się gotował e, dwie godziny zamiast 4. No i tak samo naciskam przyc i tym razem minusikiem zmieniam na dwie godziny. Ponieważ to jest wszystko na podciśnieniem się tworzy, wobec tego nie możemy zmienić temperatury. No i oczywiście dajemy start. I znowu mamy nasz pochód mrówek. Jeżeli byśmy chcieli ugotować coś bez ciśnienia, to wtedy po pierwsze zawór musimy przestawić na część otwartą. Co my możemy ugotować? Możemy ugotować bez ciśnienia drzem, zrobić sobie jogurt, aż 8 godzin trwa, upiec ciasto, i coś smażyć jeżeli smażymy to musimy pokrywę zdjąć wlewamy tłuszcz zobaczcie państwo że jest bardzo gorący ten mój szybkowar mimo że dopiero pokazywam i jak naciśniemy od, od razu jak włączymy nasz szybkowar to zaczyna nam się nagrzewać wobec tego wlewamy trochę oleju i naciskamy przycisk zdefiniowany do smażenia bardzo dokładnie musimy go nacisnąć. No właśnie, nacisnęłam przycisk do smażenia i z, też ustawienie smażenia mam na 30 minut. Muszę pamiętać, że przy smażeniu y, cała pokrywa leży na boku. Nie używamy. Ja mogę sobie teraz zmniejszyć lub zwiększyć i temperaturę i minuty smażenia. Daję przycisk setting. nacisnęłam przycisk settings i pojawia nam się tutaj czas który możemy sobie zmienić jesteśmy na funkcji smażenie więc ja stwierdzam że jak już olej jest mocno rozgrzany to wystarczy mi na smażenie nie 30 minut tylko powiedzmy sobie ja chcę mięso obsmażyć żeby później się dobrze gotowało czyli daję. Nawet nie 15, a 10 minut. I chcę zmienić, zobaczyć, jaka jest tutaj temperatura, więc patrzę. 160 stopni może być, czyli naciskam przycisk start. I znowu mamy karuzelę i pochód mrówek, ponieważ ona się skończy dopiero wtedy, jeżeli temperatura tłuszczu, który jest w szybkowarze, dojdzie do 160 stopni. Jeżeli będę chciała upiec ciasto, to jeżeli ja robię ciasto w szybkowarze, wykładam szybkowar papierem, tą misę oczywiście do szybkowara, wykładam papierem do pieczenia i normalne ciasto, które upiekłabym w piekarniku, tutaj włączam i piekę. Niektórzy, bo widziałam takie przepisy, aczkolwiek ja tego nie próbowałam, ja robiłam to tylko na papierze do pieczenia, robią taki krzyżak z folii aluminiowej, która i dopiero na tą folię kładą małą tortownicę czy formę z ciastem. Ja tego nie robiłam, więc nie będę Państwu mówiła, czy to się da zrobić, czy nie. Naciskam przycisk pieczenie. No i jak widzicie, mam zdefiniowany na 40 minut. No i znowu mogę sobie tutaj z tym pieczeniem poprawić sobie, ja piekłam kiedyś ciasto dwukolorowe najpierw zrobiłam na 50 minut potem dałam jeszcze 10, tak na wszelki wypadek, na pewno góra nie jest tak pięknie zarumieniona jakbyśmy chcieli w piekarniku ja sobie tutaj zmienię powiedzmy na właśnie na godzinkę i minutki damy żeby Państwu pokazać, tak. I jeszcze mogę zmienić temperaturę, ponieważ to jest gotowanie bez ciśnienia, więc mogę temperaturę zmienić, no powiedzmy 150, ona się nam zmienia. O, w ten sposób dajemy przycisk start, ale oczywiście musimy zamknąć naszą pokrywę, bo już pieczenie robimy. Musimy bardzo ją dokładnie tam w tył ułożyć i dopiero Zamykamy i włączamy przycisk start, ponieważ temperatura już jest zagrzana, no tutaj nam się zaczyna piec. Przy cieście akurat nie mamy tego pochodu mrówek, poza tym faktycznie już jest mocno nagrzane. No i to jest właściwie wszystko, co chcielibyście Państwo pewno wiedzieć o multi-cookerze, szybkowarze, Eldon Perfect Cook. Jeszcze jedno, mamy tutaj następny przycisk, ja sobie tutaj, o tak zrobię, przycisk multi-cooker i znowu możemy tutaj ręcznie sobie zmieniać czas trwania, jest na 10 minut z automatu, my możemy sobie znowu dać jakiś czas, nie wiem, dwie godziny na przykład, I jedna minuta, czas, y, temperatura, no tu jest 30 stopni, czyli zobaczcie, tu możemy sobie na święta szynkę parzyć w tym. Tylko musimy wtedy nastawić y, czas trwania multi 30 stopni, no szynkę parzymy nie w 30 stopniach, ale powiedzmy temperatura powinna mieć tak koło 60-70 stopni. Ustawiamy. I dajemy przycisk start. I to jest wszystko, co musimy wiedzieć. Jeżeli już po mamy wszystko ugotuje nam się wszystko z automatu, z automatu włącza nam się podtrzymywanie temperatury. Wtedy mamy na wyświetlaczu takie dwie literki B, chociaż to są dla mnie akurat cyferki 6, no wszystko jedno, i Mamy nawet do 8 godzin podtrzymywania temperatury. Przy pougotowaniu potrawy pod ciśnieniem, a tak, tu mamy, że gotujemy coś pod ciśnieniem, no na przykład tutaj sobie zmienimy. Musimy zawsze pamiętać, że jeżeli zmieniamy jakąś <śmiech> nasze tutaj <śmiech> parametry, musimy cały czas naciskać resetuj, czyli ten przycisk i dopiero sobie zmienić. No niech będzie ta zupa nasza. I powiedzmy, że 15 minut upłynęło po ugotowaniu zupy. Mamy parę i teraz spust pary musimy nacisnąć. Mamy trzy opcje właściwie. Pierwsza opcja zostawiamy, wyłączamy tylko z prądu i zostawiamy, żeby samoczynnie zupa wystygła. Możemy zrobić to bardzo szybko, chociaż ja tej metody nie polecam, wstawić do zlewu i polać zimną wodą. To jest sprzęt elektryczny. Ja tego akurat nie polecam, chociaż w instrukcji jest napisane, że można. Ewentualnie w rękawiczce kuchennej musimy zrobić co? Wypuścić pary Czyli z tego zamknięcia musimy dać tutaj na otwarte i wtedy mamy niesamowity faktycznie wybuch pary, ujście pary do góry i po tym czasie mm, możemy spokojnie otworzyć już nasz yy, Możemy już otworzyć nasz yy, szybkowar bez obawy, że coś pójdzie nie tak. Ja może tutaj jednak włączę na coś na 10 minutek czy na 5, żeby nam się gotowało i pokażę Coś podciśniemy, będę gotować. A, nie w 3 godziny, nie chcę 3 godzin. Wiecie Państwo, musimy bardzo dokładnie tutaj naciskać, żeby nam się to, o chcę coś w 5 minut ugotować. No i włącz, włączam na. Na start i za chwilę do Państwa wrócę. Cały czas mamy pochód mrówek. Pięć minut minęło. Teraz będę chciała pokazać Państwu, jak wygląda tutaj spust pary, ponieważ jednak ja jestem, boję się, żeby się nie poparzyć. Wobec tego rękawiczka Kuchenna jest jak najbardziej tutaj przydatna i nasz, ponieważ no, to była tylko woda i e, niewiele jej było, więc myślę, że o! Na, no, słyszymy? Ja teraz. O! Proszę! Ja sobie pomogłam łyżką. Ja jeszcze tego odsunę w ten sposób, żebyście Państwo widzieli te dwa zawory. Ten zawór czerwony, póki jeszcze cały czas para wylatuje, to ten czerwony zawór jest wysoko. On się dopiero nam wchłonie, jeżeli cały cykl spuszczania pary i ciśnienia się nam tutaj odbędzie. Możemy też sprawdzić delikatnie pokrywką jeszcze ten, czero... o teraz się nam proszę zwróćcie uwagę. Czerwony zawór jest w środku, a my możemy sobie spokojnie otworzyć naszą pokrywę. Dziękuję bardzo. Tu Elica. Fartuch szalonej emerytki. Polecam swój kanał, na którym znajdziecie Państwo przepisy najzwyklejsze na świecie. Od upieczenia chleba w automacie, poprzez wędzenie wędlin i zrobienie najzwyklejszych pierogów, a także różnego rodzaju instrukcje. Mam już instrukcję dotyczącą szybkowarów, które stawiamy na kuchence na płytkach kuchennych i następnym jutro prawdopodobnie opublikuję instrukcje gotowania w wolnowarze. Dziękuję bardzo. Polecam swój kanał. Do widzenia.